Coś się stało na ulicy na Rogu Płaskiej i Żernickiej we Wrocławiu Widać dwa wodzy straży pożarnej karetkę pogotowia paru strażaków Jest dzisiaj 8 maja 2013 Nie wygląda to na wypadek czy kolizję samochodów Raczej jakiś problem zdrowotny czyjś Jeszcze raz dwa wozy straży pożarnej I przypuszczam, że za chwilę sprawa się wyjaśni tam stoi kolejne auto, róg Żernickiej i Szczecińskiej być może w jakiś sposób powiązane z tym zdarzeniem ostatni widoczek na róg Żernickiej, Szczecińskiej i Płaskiej nie widać, żeby to była jakaś kolizja samochodów, być może jest jakiś problem z pieszym tam jest jakieś autko tutaj jest jakieś autko i ambulans i dwa wozy straży pożarnej 8 maja godzina 19.30 2013 roku filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia